Bardzo dziękuję Beteo za nominację Ja nominuję 30 października do wydania twojej płyty Dziękuję wszystkim za udział w Fox 16 Challenge 2, zamykamy to, yo! Karma działa, hip-hop zmienił nazwę na Solar Białas Cały kraj zarapował, no a przynajmniej się starał Czasami mi ciężko uwierzyć, gdy patrzę z boku na to co się dzieje Oddałem za to niewiele, tylko karierę Nikt nie ma nigdy drugiej okazji, by zrobić Pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie. Ja wiem to najlepiej, spłaciłem dług 27 razy. Co mam jeszcze zrobić? Co mam jeszcze zrobić? Co? Żebyś nie wracał jak wołomil Blisko cztery duże bańki od hip-hopu Na strówko Każdemu kto tu wpłacił swoje parę groszy saluto. Każdemu kto się trochę zbłażnił w dobrej sprawie Odpuszczą Chyba że był perfidną łajzą Co że brało jutro Zmienił się Pirate Bay na Netflix Soul Sick na Spotify Zmienił się Papież Klimat i perka w bitach Wytworzyła się ekipa Wymieniła się ekipa Ale jedna rzecz się nie zmieniła Z, tyłem, na na z ostatniej z tyłem, nie Kazani na porażkę, kazani na porażkę To my Z ostatniej łapki z nie Kazani na porażkę SB mafiana zawsze Kiedyś pytaliśmy co gdyby nie rap A teraz rap pyta co gdyby nie my Dobre pytanie, lecz nam nie wypada odpowiadać na nie Dużo czyta mi się ulcze, bo drzwi otwierają słowa klucze tu lekcja historii to lekcja przyszłości A lekcja głupoty to lekcja mądrości Z góry się patrzę na ludzi tylko kiedy nam jeszcze wiszą billboardy Świat SBM jest otwarty dlatego zapraszamy wchodzi nie puka. Jak kolejny challenge to do końca świata na twarzy mieć uśmiech od ucha do ucha Nasze życie to jest bajka tylko że oparta na faktach A ci którzy śmiali się z nas No to się chyba nie znali nasz żartach Dziś jakoś nie bawi tych typów na skawał historii Iż przyznają rację, my mimo to nadal pokorni Rap się nie kojarzy z patolą, już z chłopakami, którzy zawsze pomogą Życie zaoferuje wiele druk, a my polecamy ci wydeptać swoją Wiele mamy tu do zaro, do zrobienia młody Ludzie myślą, że chaj sukradliśmy, no i kupiliśmy za to samochody To my, z ostatniej ławki z na pupile Kazani na porażkę, Kazani na porażkę. SB Mafia zawsze To my, z ostatniej łapki z tyłu, nie pupile Kazani na porażkę Kazani na porażkę To my, z ostatniej łapki z tyłu, nie pupile Kazani na porażkę SB Mafia zawsze